Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Zobaczcie ile tego śniegu nam tu napadało. Zimno jakoś, musimy coś zrobić. Wiecie co? Lecimy do ciepłych krajów chyba. Jesteśmy w poczekalni do Portugalii i tak Nie doczekamy. żartowaliśmy, my naprawdę jedziemy do ciepłych krajów. Tylko dzięki Wam, dzięki Wam możemy odczarować ten paskudny listopad i uciec stąd z tego mrozu i chłodu. Chociaż ładnie, naprawdę się zrobiło ładnie, ale jednak jesteśmy się polubami zdecydowanie i lecimy właśnie do Porto. A pamiętacie konkurs internetowy o kantoru, w którym właśnie dzięki Waszym głosom e, mogliśmy zrealizować sobie takie marzenie małe? Nie pamiętam. Takie małe, żeby pojechać? Takie marzenie. Właśnie, dzisiaj to realizujemy. Wyglądamy jak zombie, tylko dlatego, że uznaliśmy, że po co właśnie spać? Bo jak się położy człowiek spać, to może zaspać, nie? Na samolot. A jak się nie położy spać, no to nie ma szans, żeby się zaspało. Także w ogóle nie spaliśmy, montowaliśmy vlogi, ale udało się tu dojechać, nawet w całym w kawałku. W dwóch, w, dwóch. w jednym i drugim. Mamy za sobą jeszcze dwa bardzo małe kawałki. I jestem dumna z nas, że udało nam się spakować na 8 dni. Takie oto. Torby. Mamy dwie takie malutkie, tylko torby 40 teraz na 20 na 25. Zmieniły się trochę y, rozmiary tych, które można zabrać za darmo. I choć przymierzymy czy jesteśmy w stanie się zmieścić. Okej, okay. okay, robimy test. Proszę bardzo. No, no. Do... Idealnie. No po prostu jesteśmy idealnymi pasażerami. Poczekaj, bo jeszcze ja się w sumie nie przymierzyłam. A jeszcze tu wetknęłam przed chwilą kilka rzeczy. Oho! Oho. No jest prawie idealnie No prawie, muszę się przepakować troszeczkę pougniatać wszystko W takie poranki jak ten ratuje nas kawa I tylko i wyłącznie dzięki jej Będziemy w stanie przejść odprawę, a przynajmniej spróbujemy Rapciu, oprowadzisz nas? Tak, ja w ogóle teraz zrobię taki mi Mini poradnik, co po kolei robić Tak, my jesteśmy takie dwie sieroty I po prostu pokażemy, że jak nawet takie dwie sieroty Są tak, w stanie jak to, to ogarnąć jest, Taki poradnik od sieroty do sieroty Dla sieroty Dopiero zaczynamy, a Rafał już podszedł pod S.O.S. Co tu będziemy robić? Trzebać pomoc, żeby nas stąd zabrali, daj nam kawę więcej. Kawę, no dobra, kawę. Tak naprawdę zaczyna się to wszystko, ten mini pranik od tego. Jak na dworcu kolejowym macie po prostu takie wyświetlone rzeczy. Departures de, de odloty i tam wyszukujemy swojego lotu. I na przykład nasz 14.55 Porto Ledziwe i 4.8. I teraz potem szukamy 4.8 bramek. Czyli gdzieś tutaj będą. Okej. Okay. A teraz idziemy grzecznie się ustawić w kolejeczce. Na odwagę tak? Żeby dostać do tych bramek, to trzeba przejść taki kolorowy, specjalny labirynt. Tak, zobaczymy czy damy radę. Czy trafimy w tym labiryncie? Rafał nie zostawia mnie samej nie szybko, bo ja się zgubię i co? A ty masz bilet. Jesteś teraz dla mnie cenniejszy niż zwykle. Aha, to Czyli to trochę cenny. Okej, okay. już prawie na miejscu, hu hu, hu. Hu, hu hu Emocje rosną, o właśnie, nerwy, nerwy, stres związany z podróżą, daję o sobie znać, ale damy sobie radę. To jest nasz piękny, niewygnieciony bilet, znaczy karta pokładowa. Niestety to nie jest bilet. tylko zwykła kolejka i mały bagaż, no ale trudno. Czy my kolejką że do, Porto. do Porto jedziemy? Zwykła? No dobrze, dobrze, już Pani mówiła. Pozostawiamy tylko, że klientaka może spukować nałożenie na właściciela kary przykry. Pani błyskawicie nas pokierowała do kontroli bezpieczeństwa. Kierujemy się tam i to jest kolejny labirynt kolorowy. I to jest też ten punkt, w którym urywają się wszystkie vlogi z lotniska, ponieważ e, tam nie można nagrywać, ale tam są bramki i po prostu trzeba zdjąć wszystkie zegarki i telefony, ja myślę, wyjąć że to kable. Tak naprawdę, dlatego że tu są gazetki i po prostu wszyscy później, jak już zaczynają czytać, to już zapominają o vlogowaniu. Ha, to, to na tej był, zasadzie. Więc, ja będę czytać, raczej będę prowadzić. Mhm. I jak przejdziemy przez tą bramkę, to już będzie w takiej strefie e, głównej poczekalni, i tam już do będziemy do do końca, do samego odlotu. I teraz będą nas maglowali. Nie wiem, na razie nagrywam, dopóki ochrona nie przyjdzie. będą liczyć, ile Zobaczcie, jak tutaj jest niebezpiecznie, Tu nawet kości trupu już gubią ręce. To jakieś zwłoki są, ja Ada. Mam dwie ręce. Mówiłem, że tu będą maglowali nas nieźle. Jego tak zmaglowali, że mu ręka odpadła. Ręce opadają. <laughs> To jest też decydujący moment dla wielu par, ponieważ ja muszę w tej chwili pozbyć się pierścienia. No i będę się po drodze głęboko zastanawiać, czy mam go zakładać jeszcze raz. Słuchajcie, udało nam się przejść kontrolę, wszystko tutaj musieliśmy rozpakować. Ada nawet buty musiała zdjąć i możemy lecieć dalej. No i dobra, jak się przejdzie już przez te wszystkie bramki kontroli, to się idzie do takiej strefy, gdzie wita Was relay, jakieś tutaj książki, Trzec gazetki. Znowu, czy nie tak, znowu trzeba się oświadczyć. Sama się oświadczyć, bo mi się trochę nie chce, bo mam pełno rzeczy, i walizkę, nie mam jak. I jest tutaj taka też strefa jedzeniowa i poczekalnia. Jest już też trochę mniej ludzi. Pani aż nie mówiła teraz. Pani za mną nie mówiła, no patrz. Olewa cię. Ej. Ona się na nas patrzy. Rafał. Ona patrzy. Ona teraz patrzy w tę stronę. Serio. Serio, serio. Czy wiesz, że link 4 daje możliwość zakupu ubezpieczenia podróżnego przed samym wylotem? Nie wiedziałam. Sprawdź nasz już teraz. Nie, dziękuję. Z jestem bezpieczna. Adusia. A Dusia? Widziałam samolot. Zobacz co tu jest. Zobacz co tu jest. Tu, tu, tu. Co tu się wyświetla? Co tam jest napisane? No. No i co jeszcze? Porto. No, to takie wino. To tam jedziemy do wina. Do krainy wina. Ja cię że pato kanał jedzie do portu. Mamy jeszcze godzinkę do lotu, więc pewnie za jakieś 20 minut zacznie się już ta ostatnia odprawa. A póki co odpoczywamy i nastrojamy się na wyjazd. Jesteśmy ciekawi, jaka pogoda będzie na miejscu, ale tutaj jest źle, nieprzyjemnie, zimno i chcemy ciepło. i kolejka od jakiegoś czasu no to lecimy i już powoli się skręca to no, my teraz macie. trwa boarding właśnie musimy pokazać dokument ze zdjęciem tak tak dziękuję bardzo rafcio Ho, ho, Czekaj, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Musimy się ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Poleciał. Grażyna, tutaj prywatny samolot po nas zaparkowali. My mamy wejście tylne co tak. prawda, ale to wiadomo, bo y, zawsze na wycieczkach szkolnych te ta, takie fajne osoby to siedziały z tyłu, nie? Na tylnych siedzeniach. Jezu, jaki ten jest wielki, no. no, jest wielki. My też jesteśmy wielcy, mała. My jesteśmy takie mrówki latające teraz. No wiem, no, ale latające mrówki też są fajne. Lepsze niż takie latające. Królowa to jest chyba taka za gruba, żeby latała. Ciekawe, że ktoś rozmawia jeszcze o mrówkach, jak siadą do samolotu latających. cię zaprowadzę was do środka. No dobra, do twojej chaty? <śmiech> o, taki lot właśnie. Ryanair'em, tym razem. Ostatnio wizerem teraz Ryanair'em. Jak co cię pięknie ostatnio powiedział, bo to jest taki nasz drugi wspólny Rod. Rod. Y I powiedział wtedy jeden mały krok dla człowieka, taki na samolot. No. Na końcu. A ja zapomniałem co ja mówiłem. A wielki dla mnie się odrze. A no tak, dokładnie, a w ogóle jest zachód słońca, yy, także będzie po prostu przepiękny widok yy, jak będziemy startowali. A ten samolot już się spłacił. Spocił Spoczył się? O kurczę, coś tam cieknie, to nie wróży nic dobrego, ale dobra i tak wsiądziemy. To nie jest paliwo? Nie, nie, nie, nie, nie, proszę wsiadać. <śmiech> tak na wakacje lecisz, tak? Pięknie. To jest zimno, siadajmy już i jak wysiądziemy, to już prosimy, żeby było cieplusieńko. Tak? Super. Grażynka gotowa? Zawsze, ja mogę lecieć w kosmos nawet. Lecimy w kosmos. 26A no. I 26B. Okej. Okay. Nasze miejsce w pięknym widoku. Przejmiemy wystartować zgodnie z czasem rozkładowym. Czas naszej dzisiejszej podróży dziś to 3 godziny i 45 minut. Pogoda w jest bardzo dobra. sprawdziłam się do aktualna pogoda w Porto mamy 15 stopni celsjusza. E, niebo bezchmurne i prawie bez wietrza. W imieniu swoim, całej mojej cieszy załogi dziękuję Państwu za uwagę i życzę przyjemnej podróży. I'm yes. do doładowania karty łącze sygnazja, cesja zapięcia pasów, gruzią o powrót na swoje miejsca, zapięcie pasu bezpieczeństwa, złożenie stolików, opuszczanie pod obietników oraz okien. Dobry porto. Wieczór, dobry. Normalnie być 18.40. Ale to jest powrót do przeszłości. A tak wygląda porto lotnicze w porto. Dobra, samochód, cały jakiś samochód, samolot opróżniony, możemy lecieć do porto. Zobaczymy jak tam jest na zewnątrz, czy nas nie oszukali, może tam nie jest ciepło? Lod był super, no właśnie pan mówił minus 55 stopni, no. mam nadzieję, że na ziemi jest jednak troszeczkę cieplej. No jest cieplej, rzeczywiście. Wow, nawet nie muszę się zapinać. Ja cie. Taka jesień, nie? Wow. A tam byliśmy czapki, szaliki, wszystko i lodowato, a teraz? Spoko kontaktować z naszą A spokojnie, że w jakiejś bluzie mógłbym być, takiej ci grubej. Naprawdę, ekstra. Papa, pa, dzięki Ryanerze za, za przewóz. Super było. A lotnisko w Porto prezentują się tak, bardzo fajnie, kolejki takie jak u nas. A tutaj nasz samolot i już kolejni, kolejni A A coś się, potknąłem się o coś, ale to nie ważne. Ale nie, Ej no, jakaś smuga światła mi zasłoniła ja na samo idealnie. Ja Cię kręcę, ale mrówków dużo latających, tak jak my. Zobaczcie, 10 minut w Portugalii i już Rafał został tutaj mistrzem piłki nożnej. O kurde, co mu zrobiłeś? Co, co się, się dzieje? bym portugalski piłki nie mam. <laughs> o Boże, nie wróżę Wam mistrzostw. <laughs> Mój poziom znajomości portugalskiego Podpowiada mi, że powinniśmy iść tutaj, ale równie dobrze możemy iść gdziekolwiek indziej. A Agata dzwoniła i już gdzieś tu jest. Nie no kurde, Rafał, my to się jednak spakowaliśmy. Wiesz, elegancko. Swój telewizor ze sobą wozić na wakacje, no bez przesady. Aaaa! O nie, dostaniemy się do ciebie. A gdzie masz taką kartkę pink? Ej, to No właśnie, zauważyłam, że rzeczywiście Porto jest y, osadzone na górze z tym terenie. Ja już mam zadyszkę. O, dobra, to jest motywacja. Będziesz wyrabiał pośladki najbliższy tydzień? Okej. Okay. I pił Porto. Ja cię kręcę, słuchajcie. Weszliśmy, weszliśmy obok jakiejś witryny i ona już powiedziała, że możemy kupić jakiś przysmak portugalski. No co, to przyjechaliśmy jeszcze walizki w ręku, a już będziemy... Jakieś pyszności próbować. Typowa kawiarnia w Portugalii. Yeah. Bardzo dużo dobrych rzeczy. Cudnie. I całkiem tania kawa. To jest cudowne miejsce w takim razie. Jeszcze raz, jak to się nazywa? Tylko ty Pasztela de nata. Pasztela de nata. Kieciasko z pasztetem. A de nata. Asztela de w czasie portugalskiego, obligata powiedziałam. Agata powiedziała, że to dziękuję. Później sobie sprawdzę w internecie, czy tak naprawdę nie obraziłam tej pani. <głos> Ale cudownie tutaj. Jak to jest przytulnie i cudownie. Wszędzie są cukiernie, kawiarnie. Jest takie przyjemne powietrze ciepłe. Jest przebosko. No i gdzie my możemy iść? Oczywiście do kuchni. Mamy tutaj ciastka. Czekamy na opinię eksperta. Mm, I Agata nam sprzedała patent, że to jest najlepsze na ciepło i rzeczywiście Jak ciasto francuskie z budyniem się robi Dobre, to budyniowe? Dobre się właśnie do wyjścia. Dokładnie. Jesteśmy właśnie w pokoju, w którym będziemy spali i to jest pokój Agaty, w którym nas pięknie tutaj urządziła, ugościła. I idziemy teraz obok części starego jakiegoś tam miasta ładnego tutaj w Porto i idziemy na taki most, z którego jest tam po prostu tak podobno piękny widok, taki słynny most i Agata nas tam zabierze i powiedziała, że może kupimy sobie jakieś Porto. Ale to podobno można, tak? Podobno można na ulicy tutaj, nie wiem, zobaczymy. Może nie na środku. Jak nas nie zgarną, no to można, a My jak to nas zgarną, to nie można, powiemy wam, no, ale albo wam nie... nie powiemy jak będziemy za kratkami. W Porto to nawet chyba trzeba. Chyba trzeba, w Porto, w porto chyba, tak, ja wiesz, że takie przepisy są chyba w Porto, wiesz, mhm. że trzeba pić Porto. To tego przewodnika nie czytałam, jakiś inny No Bo to inny, inny przewodnik, mój taki. Mhm. Ja dopiero go piszę. Ada, co tam widać? Palma! A ty się w Barcelonie przytulałaś do palm, to teraz idziesz przytulić? No właśnie. Gdzie my jesteśmy, słuchajcie, znowu? Sercowniki wędrowniki się włączyły i gdzieś znowu w porto, o! Jakie tu psiapsiuły się przytulają. Ej, mówię wam, masakra. Ada, przytul palmę, przytul palmę, no co ty? No. o. Palma. Tam już się wyłania jakiś piękny muzy yy, ten budynek, tutaj skutery. Fajne to jest, że można sobie prawie cały sezon jeździć motocyklami z kutrami, a teraz lecimy kupić sobie Porto. Okay. Ruby to jest czerwone, Tommy to jest takie y, pomiędzy, ale ogólnie białe. Aha, jest aha. jeszcze Branco, czyli typowo białe. Nie, ja czerwone. czerwone I roza, czerwone, i różowe. A tawny, co to jest to tawny Porto? no to jest to pomiędzy. A, to nie, to ja czerwone. A ona jest bardziej pod białe, pod pomiędzy, a to jest najbardziej intensywne w smaku. No, no to tak, to weźmiemy no, no, Wam Mam mówić, te? tak? <laughs> bardzo popularne w Portugalii jest zielone wino. Ono jest lekkomusujące. Wino verde tak zwane. To jest ciekawe. Verde to znaczy zielony po portugalsku. Okay. I na przykład dla mnie i dla Anastazji to było odkrycie. Tutaj jest naprawdę dobre, i idealne. Takie... A jakie smakuje ono? Ono jest takie bardzo lekkomusujące. Okay. No to teraz weźmiemy sobie ten, porto, tak, tradycyjny, a potem sobie kupimy to. No, zielone. To no, super. Bo jest bardzo mocny, a tu wina jest tak jak tyli, tak okay. Spacer na razie jest krótki, ale pełen zachwytów na po prostu już w każdym kroku. I w ogóle to jest taki niesamowity. Tam były palmy, tutaj wszędzie są choinki. I to też jest ekstra taki przedświąteczny czas spędzić tutaj i zobaczyć. W ogóle to niedługo będę też jarmarki świąteczne. Ciepły klimat, choinki i w ogóle. Bo niby jestem ubrana dość ciepło, ale ogólnie jest tak przyjemnie. Naprawdę, naprawdę dużo cieplej. Okej. Okay. Na razie pokażemy wam takie migawki, bo sami pęcimy, pęcimy. Boże, ja już po polsku nie potrafię mówić. Chwila za jest granicą. Jest ze Światowej listy Dziedzictwa UNESCO. To? A nie, że jest wpisane na wow. listy światowego Dziedzictwa UNESCO. No ja już się nie dziwię, nie dziwię się, serio. My tu jeszcze będziemy później. Na razie takie pierwsze spojrzenie, ale naprawdę, naprawdę. No to będzie cudny czas na pewno tutaj. Ale jak wam się już tu podoba, to ja nie wiem, co wy powiecie dalej. No, <grym> słów zabraknie w końcu. I słuchajcie, to wszystko dzięki wam. Dzięki wam, dzięki waszym głosom możemy to wszystko oglądać. To jest po ale prostu, prostu, prostu są kosmos tych tak, tych czy piwnic, jak to powiedzieć. Aha, tam są piwnice z winem. Ja cię kręcę. Jeszcze takie nabrzeże, tu jeździ jakiś piękny szybki tramwaj czy tam coś Metro, metro. a metro, nadziemne i podziemne Fajne, jest pięknie <laughs> Te mewy wyglądają jakby jakieś papiery latały po prostu z tego wyleciały z tego budynku A widzicie te mróweczki na dole? To są ludzie Zobaczcie jak jesteśmy wysoko Masz <grym> Właśnie Agata zwróciła uwagę, że to jest piękne w Porto, że to jest takie miasto wielopoziomowe Bo zobaczcie, naprawdę jest pełno takich dachów Normalnie jak z jakiegoś asasyna Normalnie jakby tu skakał jakiś tutaj zabójca po dachach. no Pięknie to wygląda. No i co ja mam wam powiedzieć, widok po drugiej stronie ulicy no jest równie piękny po prostu. Nie wiem, ja tu chyba już nie będę po prostu nic gadał, tylko wam pokażę jakieś kadry, bo jest... no jest pięknie. Wam, że nie spodziewałem się, że będziemy w takich okolicznościach pili sobie porto A porto, porto. nie tu jeszcze puste, ale zaraz nalane będzie. No dobra gadko to... Pierwsze Porto w Porto Adusia. Proszę bardzo elegancko Porto Porto jest na degustację I teraz najważniejsza rzecz, bo muszę Wam powiedzieć czy to jest w ogóle dobre. dobre. Ja nadal nie dowierzam, gdzie ja jestem, co ja widzę, jakim cudem, rano był śnieg, teraz sobie siedzę na murku, jest ciepło I po prostu taki widok oszałamiający, że się nie chce wierzyć, znaczy chcę się wierzyć, ale no nie mogę no Z racji tego, że nasza doba trwała dzisiaj 25 godzin, uciekamy spać ale Agata nam pokazała nie? dzisiaj takie piękne miejsca, a to dopiero Ej, pierwszy dzień. Ale już nic piękniejszego. Nie, nie, na sobie, pewno nie, będzie dużo. Jeszcze pięknej, o innych i porach miejsc. zobaczymy te piękne miejsca i to jest. Bo wspaniałe. Co w Słańcach, nie. Albo o wschodzie. Także dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga i zapraszamy do subskrybowania i do kliknięcia dzwoneczka. I łapki w górę. do jutra. I widzimy się jutro, pa! pa!